i podejmować uchwały. Witam Panie i Panów Radnych, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Jesteśmy już wypoczęci, bo w wakacyjnej przerwie naładowani w różne pomysły i oczywiście przygotowani na nowe wyznania i wyzwania, dla jednych lepsze, dla drugich gorsze, ale to wszystko przed nami. Proszę Państwa, bardzo gorąco i serdecznie witam Pana Andrzeja Focyłe, zdobywcę w tytułu mistrza świata służb mundurowych wyciskani w wyciskaniu leżąc bez specjalistycznych koszulek. Pan Andrzej Tysanek. <kluczy> na nowy rekord świata 236 kg. Yy, gratulujemy. Cieszymy się, że są na ziemi złotoryjskiej ludzie, którzy promują w różny sposób. Również poprzez właśnie tą sportową rywalizację y, naszą ziemię piękną, ziemię złotoryjską. Kiedyś takimi y, przykładami byli strażacy, dzisiaj są policjanci. Panie Starosto, Panie Wicestarosto, proszę naszego mistrza świata honorować stosownymi liczbami na... wyróżnieniami. No, to W no, imieniu całej Rady i wszystkich, którzy są serdecznie gratulujemy. Pracy. Proszę Państwa, ja przy Panu bardzo, bo myślę, wszystkim czuję się o, bezpiecznie, o, z tego, ale z podwójnej, nie tylko jako funkcjonariusz pozycji, ale także mistrz świata z Botowianem, mną nośną, pola Gratulujemy. Dzięki Pana działalności i prowadzeniu klasycznego wzrasta się wśród lokalnej społeczności zainteresowanie tą nie tylko sportową, za co serdecznie i we trwałości w tym co panowaniu utrzymanie naprawdę skomplikowanej na biedy, e, ale też proszę Państwa obserwuję, że ma czas dla rodziny i w tej silnej dłoni jest miejsce dla, dla tych dla Kruszynek i dla innych i to bardzo cieszy. Dziękuję. Dziękuję <laughs> bardzo. Pan zdobył mistrza olimpijskiego. E, Ola jest chyba e, wizjonerką i tego również Panu życzymy. Proszę Państwa, wraz z materiałami otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy będą do niego pytania lub wnioski? Nie wpłynęły żadne e, propozycje zmian. Nie widzę też innych propozycji. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu przed Sesji Rady Powiatu. Przed przystąpieniem do głosowania informuję, że protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi ani zapytania. Czy w związku z tym ktoś ma jeszcze jakieś pytania czy uwagi? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z pradycyjnej sesji, sesji Rady Powiatu Dukryńskiego został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami realizacji kobiety. Proszę Pana Starostę o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Panie Przewodniczący. W okresie między sesjami odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu Burmistrziego 9 lipca. Odbyło się posiedzenie podczas którego przyjęto informację na temat stanu lasów niepaństwowych za rok 2013. Zatwierdzono anegle planu kontroli na rok 2014 oraz rozpatrzono wniosek Rady Zwojennej i WSETPO o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora. W ramach z kompetencji Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w powiecie żółtowickim, określenia jej składu rybów pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych obowiązków komisji. W sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji instytucja w projekcie Złota Cieńska w przeciwdziałaniu wykluczeniu Czętowemu w powiecie żółtowickim. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością powiatu żółtowickiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 30 lat przetargów pisemnego, nieograniczonego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności w tyłu na rzecz Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Energetycznej w Lemicy. 18 lipca odbyło się drugie posiedzenie, podczas którego członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pod nazwą obóz Integracyjno-Edukacyjny przygoda Życia 2014. Oferta nie spełniała wymogów formalno-odprawnych, w związku z czym zarząd nie przyznał dofinansowania. 25 lipca odbyło się trzecie posiedzenie zarządu, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora powiatowego ośrodka do nauczycieli i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do podpisania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu Nauka to dobra zabawa program edukacji wczesnoszkolnej. 21 sierpnia odbyło się czwarte posiedzenie, podczas którego zarząd zapozna się z informacjami na temat funkcjonowania Inspekcji Ochrony Roślin i Naczyń na terenie powiatu zodrębskiego, realizacji budżetu klasówek oświatowych, przygotowania do roku szkolnego 2014 2015 oraz potrzeb i stanu technicznego naszych placówek, wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku aktualnej sytuacji zespolonych i założonych w Wrocławiu stan przygotowań do budżetu powiatowych gminnych. W ramach przysługujących poprzednicy są powie zarządze podjęli następujące uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowolickiego i planów finansowych samodzielnych budżetu i publicznym za pierwsze półrocze 23 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowiu, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pod nazwą Pożegnanie Wakacji w Kansenie Burmistrza kuszczym w, w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania zakładowi organizacyjno-opytkowniczeniem do dory użytkowanie pomieszczeń w budynku Szytara przy ulicy nr Nie są projekty uchwały na dzisiejszą sesję Rady w powiatu Uchwalająca uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie zespołowi opieki zdrowotnej do torej nieruchomości stanowiących własność powiatu lotowickiego w sprawie odpowiedzi na skargę w sprawie zmiany budżetu powiatu lotowickiego na rok 2014. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W międzyczasie to sobie na dobrem przez w następujących spotkaniach czerwca Uroczyste objęcie decyzji Nowego Zyskupa. 29 czerwca 15. Wymarki Kaczackie. 30 czerwca starostkie w Bogowie Zgromadzenie Związku Powiatu Województwa Dąbrowsąskiego. 21 lipca na zamku Grodziec Akademia z Święta Policji. 25 lipca uroczyste otwarcie odrestaurowanego Taurowanego Pałacu w Łagowie. 9 10 sierpnia, 19 wysiada do połów wysowy w drodziec 15-17 sierpnia Witkowie Osiedlu Obchody 55-lecia Krótu Wilko Janka Wilku 23 sierpnia w odbyło się spotkanie kresowe. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję Panu Staroście. Przydał przedstawionych informacji generalnych pytania bywali. Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Aktualna sytuacja zakładu opieki zdrowotnej w Zatokorii. Otrzymaliście Państwo informacje na piśmie. Na sali obecnie jest Pan Dyrektor, Pan Mariusz Misiu, który udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania. Proszę bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Panie Panowie, Panie Dyrektorze, ponieważ nie było Pana na ostatniej Komisji Zdrowia. A mam takie e, nietypowe pytanie do pana, ponieważ e, zadłużenia z tytułu ZUS-u e, szpitala wynoszą 2 miliony 35 tysięcy. Moje pytanie jest takie. Ludzie, pracownicy odchodzący na emeryturę, czy, e, którzy no wiadomo, że czy mają te składki na koncie, czy nie mają, czy mają BOFE, a podejrzewam, że BOFE nie mają i nie pracują. Jak to wygląda to, jeżeli ja bym na przykład w tym dzisiejszym chciała odejść na emeryturę, jak to wygląda y, ze składką ZUS-u na moim koncie? Y, mogę powiedzieć tylko w tej części, że zadłużenie jest. A jak to wygląda, to, to ja nie wiem, to ja nie o to ja nie wiem, ja nie jestem przekonany o ani ZUS-u. Po prostu tego nie wiem. Y, trzeba było to pytanie skierować do ZUS-u. To jest po pierwsze. Po drugie to zadłużenie, które tam jest, jest uregulowane w sensie prawnym zus bo jest na to porozumienie. Nie mamy składek bieżących niezapłaconych, których stan jest nieuregulowany. Czyli to zadłużenie, które tam jest, jest objęte spłatą ratalną oraz prolongatą, z której się wywiązuje. Ale ja bym bardzo prosiła, bo Pani, która chce odejść na emeryturę, jest zaniepokojona. Nie sądzę, żeby było jakiekolwiek tak. problemy, ponieważ na emeryturę już parę osób odcho od odchodziło. Może za moje moj, Ale chyba dostały, dostały emeryturę lub rentę, tak? Także tak, ale, nie było. Ale, ale z, tego, z tego odcinka, kiedy były przekazywane składki, nie, nie wiadomo, czy mają na koncie, czy nie, czy mają z tego obliczone, czy nie mają. Słuchaj. To, no to ma tam... zależy wysokość emerytury. I chciałabym wiedzieć konkretnie o ale, ale To jest tak, jakbym się dowiadywał na temat w ogóle całego systemu emerytalnego, jak u nas w Państwie wygląda. No nie, no, ale, no. ale wydaje mi się, że skoro my mamy dług, no to one nie mm -hmm. prezentują do funduszy. Chyba w naszym e, zus nie ma kont, tak, kont przypisanych tak? do poszczególnych e, składkowiczów. tak podejrzewam, bo ludzie przynoszą zaświadczenia o tym, bo posłuchuje P7, ile składek było pobranych do pracownika i na tej podstawie jest wypłacana i naliczana emerytura i chyba za to mógłbym, e, ręczyć, że tak to wygląda, że raczej znaczy, na żadnym koncie o imieniu Jan Kowalski żadne pieniądze się nie odkładają i nie będzie miało to znaczenia, ja, aczkolwiek tak powiem po na no, początku nie jestem pracownikiem SOS-u i do końca Jakby jak Pan tak. mógł co kobiet to na 3 komisji, o... No, Oczywiście, Oczywiście, że tak, spróbuję. Ja mam takie pytanie do Pana złożył teraz nam 7 miesięcy i nie odzwierciedla tego, co my żeśmy słyszeli tutaj przez kilka lat, czyli nie można, nie da się, to no NFZ nie pozwala na to. Na działalności podstawowej wynik szpitalu wynosi w tej chwili na plusie prawie 400 tysięcy. W działalności podstawowej. Natomiast w latach poprzednich, w roku 2013 na działalności podstawowej wynosił prawie 1,5 miliona na minusie, czyli narastająco, jeżeli by tak można było powiedzieć, aczkolwiek rachunki zespołów jest nadal, się na swoich, pozwolę sobie porównać, to 1,8 mln, tysięcy Pan poprawiłeś e, wynik do roku e, poprzedniego. W roku 2012 mieliśmy 572 tysiące na minusie, w roku 2011 prawie 800 tysięcy na minusie i w roku 2010 470 tysięcy na minusie. No pan hmm, pracuje tak prawdę mówiąc pana ruchy, bo mogą być zauważalne dopiero gdzieś od 1 stycznia tego roku. No nawet jeżeli cokolwiek zostało podjęte czy z to zakładam, że ten okres wypowiedzenia jest zdecydowanie jakiś tam dwutygodniowy, miesięczny bądź kwartalny. Co zostało tak poczynione, że faktycznie widać tutaj kolosalną różnicę przypomnę do roku poprzedniego 1 800 tysięcy poprawionych wynik, bo pozwoliłem sobie również dokonać analizy kosztów finansowych, bo to jest bardzo ważne, ja sobie zdaję sprawę, że ta działalność podstawowa jest fajnie, to dobrze wygląda, natomiast koszty finansowe tutaj raczej chyba są nie do udźwignięcia przez szpital. W 2010 roku koszty finansowe wynosiły za okres 7 miesięcy, samochodsetki 390 tysięcy, w roku 2011 350, w roku 2012 550, w roku 2013 prawie 850 tysięcy. No i przez ten okres żeśmy niesamowicie e, pogorszyli ten e, wynik. Panu się udało też poprawić, tak? bo widzę, że tutaj mamy 2014 rok na 750 tysięcy i też bym prosił, czy to były jakieś skomplikowane... E, akcje do zrobienia, czy, czy, czy naprawdę to nie było bardzo skomplikowane i można było to uczynić wcześniej. Bo ja pozwoliłem sobie wykonać analizę Pana działania, bo prze, przełożyłem do rachunku zysków i strat z 2011 roku. I wychodzi na to, że my teraz byśmy tak naprawdę, jeżeli, bo idzie to yy, przyporządkować, to byśmy teraz mieli całkowicie inną sytuację. Gdybyśmy się zastanawiali nad kredytami, nie pożyczkami, tak? Yy, na inwestycje. Nie na przetrwanie, tylko na inwestycje. Dziękuję. To było do Mam dwa pytania do dyrektora Wysoko Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Yy, tak jak kolega Damian rozpoczął swoje wystąpienie, swoje pytanie od tego, że yy, analizował przedstawiony nam rachunek zysków i strat, ja również do tego się dołączę, że wnikliwie analizowałem ten rachunek. I po tym rachunku wreszcie widać, że dyrektor niespełna, można powiedzieć w rok swojego urzędowania ograniczył koszty, zwiększył przychody. To, o co cały czas dobijaliśmy się przez całą naszą kadencję, żeby tak ta firma, nasz szpital działała. Niemniej koszty finansowe są, jakie są, ciągną placówkę w dół. I tytułem uzupełnienia, panie dyrektorze, jakby panu się funkcjonowało? Jak pan prognozuje, jak funkcjonował nasz szpital, gdyby nie te koszty finansowe, które obecnie mamy? To, to, to, to, to proszę, pana to funkcjonuje. Proszę, proszę. Proszę. Proszę. Poprosiłem o, o wyniki, jakie ten szpital miał i no, no prosta rzecz dopasowanie kontraktu do tego, jak wyglądałem jak, jak koszty już mi na początku mówiło, że można tak dużo po prostu zrobić, że przy, takim, przy takiej wysokości kontraktu można to uzyskać innymi kosztami, niższymi kosztami, no nigdy nie wiadomo, co tam tak głębiej siedzi tak, no trzeba to poznać. I no, jak już objąłem swoje stanowisko, zobaczyłem, że rzeczywiście te koszty, które były ponoszone nie, nie pasowały po prostu do tych przychodów. I moim działaniem było to, żeby po prostu to ze sobą dopasować, tak? Między innymi, jeżeli chodzi o, o personel, który pracuje, jak i ponoszone koszty na, na wszelką działalność medyczną. I muszę tutaj powiedzieć, że to, że to się udało obniżyć, to naprawdę duża zasługa jest w tym yy, yy, ludzi, którzy chcieli ze mną po prostu to zrobić, tak? Jest grono ludzi, którzy się w to zaangażowały. To jest, po pierwsze, dowiedziała się, jaka jest rzeczywista sytuacja tego szpitala i że samo yy, narzekanie na NFZ yy, nic tutaj po prostu nie przyniesie. I pierwsze, jakby takie sukcesy w sensie ograniczenia kosztów pokazały, że można to zrobić i ludzie w większości do tych, którzy się zwracałem z taką prośbą, jakby zaakceptowali te moje działania i postarali mi się w nich pomóc. Po prostu jest to taka praca codzienna na temat, nad kosztami, nad tym jak się gospodarzy w szpitalu, jak, jak każdy z nas robi to w domu po prostu. Jest to po prostu wykorzystywanie ludzi, których, których zastałem tutaj w tym wozić. Jeżeli chodzi o koszty, no to jest tak, jeżeli chodzi o obniżenie po prostu tych odsetek, to tak już kiedyś to wspominam. ja nie jestem pasywnym wierzycielem, dłużnikiem tylko aktywnym, tak? Odzywam się, rozmawiam, próbuję, próbuję negocjować możliwości spłaty, obniżenia kosztów, ale też rozmawiam z firmami, które mi już to pożyczyły, i mówię im wprost, że muszą mi pożyczyć to na innych warunkach, że coś im tam oddam, tutaj coś innego pożyczę, a po prostu za każdym razem, kiedy jakiekolwiek zobowiązanie podejmuje, liczę, ile ono mi będzie kosztowało. Po prostu liczę to, próbuję dotrzymywać ustaleń, po to, żeby potem ewentualne obietnice, które uzyskałem z drugiej strony, żeby mógł je konsumować, tak? Czyli odstąpienie od, od odsetek, prolongowanie jakiejś płatności itd. itd po prostu jest to taka codzienna praca, a jakby się tutaj pracowało, no obawiam, obawiam się, że problemy my mielibyśmy tylko co do kosztów dostosowania szpitala, bo byłby to dalej problem, on byłby na, jakby na innym poziomie, tak, bo byśmy by rozmawiali o jakiejś tam wyciętej kwocie z tego całego zadłużenia, czyli takie te delikatne szacunki, te 5 milionów złotych, bo przez te trzy lata, no raczej nie zarobilibyśmy takiej sumy trzeba by było po prostu myśleć o tym, jak sfinansować to dostosowanie i potem jak zarobić na odsetki od tego, co byśmy pożyczyli ewentualnie na, na, na sfinansowanie tego dostosowania I, i, i podejrzewam, że taki byłby problem, taki jak wielu szpitali na dzień dzisiejszy jest które jakiś czas temu przeszły jakąś taką większą restrukturyzację. dzisiaj jest tylko i wyłącznie problemem podnoszenie jakości usług, bo na to są potrzebne pieniądze i dostosowywaniem zakładu do ciągle rosnących wymagań, czy to ministerstwa, czy to NFZ. A my mamy oprócz tego problemu, czyli te zewnętrzne otoczenie, które wokół nas jest, a do którego musimy się dostosować, to co mamy w środku, tak? Czyli 18 milionów złotych bagażów. Dziękuję. Dziękuję. Państwo zaproszą goście. Chcę zaproponować spotkanie Wysokiej Rady Panie Przewodniczący za pańskim przyzwoleniem i za Państwa Zgodą wszystkich komisji Rady Powiatu Botowickiego właśnie w sprawie przyszłości Szpitala Lotowickiego z udziałem związków zawodowych działających w szpitalu botolickiego, ponieważ zespół, który przygotowuje takie istotne zamówienia, oczekuje dane, które. Prawdopodobnie 4-5 już będą Panie Dyrektorze dostępne i będzie można mówić o zamknięciu tej propozycji. I Dlatego konieczne jest spotkanie, tak jak obiecałem w Wysokiej Radzie, w celu konsultacji, rozmowy, uzgodnień. I takie spotkanie, podniemy, żeby było, odbyło się 9 września o godzinie 15 tutaj w tej sali. Udziałem, przypomnę wszystkich radnych, wszystkich komisji z udziałem Związków Zawodowych, z udziałem radcy prawnego pana Mariana Tarnowskiego, który uczestniczy w trakcie tego zespołu. I gdyby doszło tutaj do osiągnięcia konsensusu w tym dniu, jesteśmy w stanie 9. zorganizować zarząd powiatu rzeczywistkiego, który by przygotował potrzebne działania, żeby 10 września ogłosić przed. Dziękuję. Przyjmę do tej informacji. Jest pani Proszę bardzo, panu radnym szczerze. Panie, panu goście, szczerze, chciałbym się, zapytać, czy to Rada będzie miała negocjować ze związkami, czy zapoznać się ewentualnie wcześniej z pakietem jakichś długów rozmów, które już ze związkami są w bardzo. Mówisz, powiem tak, w tych rozmowach udział będą związki zawodowe. Zarząd Powiatu i zespół ze związkami zawodowymi powiedzmy, że rozmawiał, negocjował, przyjął ich warunki, one są w tej propozycji ujęte i o Oczywiście, proszę bardzo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Yy, to spotkanie. czyli to, na co czekamy na wycenę i uwzględnione są tam wszystkie wnioski, postulaty każdego z radnych, przede wszystkim związków zawodowych i to, co, o czym mówiliście Państwo. Natomiast nie możemy tego dać bezpośrednio na skrzynki mailowe, dlatego, że jest to materiał do użytku wewnętrznego i żeby nie było tak, że ujrzało to światło dzienne przed publikacją przed ogłoszeniem przetargów. Dlatego też yy, proponujemy takie spotkanie i Państwo yy, radni, związki zawodowe będą mieć możliwość yy, zapoznania się z tym proponowanym dokumentem, a także będzie to czas na no, wniesienie swoich wniosków, yy, uwag i tak dalej. Yy, no, chcemy postąpić zgodnie z prawem i z uszanowaniem, żebyście Państwo namacalnie jako radni także Związki Zawodowe, żebyście Państwo widzieli, w którym punkcie, że te wszystkie postulaty zostały uwzględnione. A gdyby jeszcze coś, to pan mecenas do w tej można? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, żeby nie było tylko ten dokument, te dokumenty, są przygotowane tak dalece. One w tej chwili są w uzgodnieniu z osobą Pana Wójcika, który tu z Państwem dyskutował na jednej z sesji chyba kwietniowych. Mamy te uwagi, one są w zasadzie już uwzględnione. Ten dokument, te dokumenty będziemy omawiali. Państwo będziecie mogli no, sugerować jakieś tam rozwiązania. One są w zasadzie no wymagają jeszcze pewnych dopracowań, tak jak Pan Starosta powiedział, bo nie mamy wyliczeń ze strony y, Pana Dyrektora, ale te wyliczenia się pojawią na początku września. Każdy fragment umowy czy tej specyfikacji będzie do dyskusji. Dlatego y, to co Pan Starosta i Pani Starosta powiedzieli, y, ten dokument nie powinien wyjść od nas przed ogłoszeniem oficjalnym, żeby nie było potem zarzutu, a takie firmy niektóre już do nas występowały. Myśmy odpisywali tym firmom, że cieszymy się, że są zainteresowane, ale w chwili dopiero ogłoszenia będą mogły z nami rozmawiać. Żeby nie było potem jakiegoś zarzutu, że ktoś wcześniej taki dokument od kogoś otrzymał i w ten sposób mógł być w jakiejś formie preferowany, czy, czy coś takiego. Także to, to są takie działania, na które zresztą Państwo też musicie zwrócić uwagę, że każdy będzie patrzył nam na ręce, czy czegoś złego my tu nie robimy. Ale każdy z Was będzie mógł ten dokument dostanie, omówić, zapytać o wszystko. Będę ja, tak jak Pan Karos opowiedział, będą moi koledzy, którzy nad tym pracowali, więc myślę, że będzie to długie i mam nadzieję niemożliwe spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan że jeżeli mamy dyskutować nad tym materiałem, to musimy mieć jakiś wygląd do niego, bo to y, tak to będzie, to spotkanie zakończy się tym, powiem, że y, Państwo zaprezentujecie y, pewną koncepcję, a szans na merytoryczną dyskusję nad tym nie będzie żadnych, bo po prostu nie wiemy, y, co tam jest. Trzeba było chyba chociaż y, w jakiś sposób umożliwić na następnym spotkaniem, żebyśmy mogli zapoznać z, z tym, co... On. Jeżeli można, panie starosto, panie przewodniczący, proszę tak. to nie może odmówić panu racji, ale umówmy się w ten sposób, że Państwo te dokumenty dostaniecie. My je skończymy opracowywać, kiedy pan dyrektor nam da, więc dosłownie przed tym spotkaniem na, na ten możemy się spotkać, państwo dostaniecie, możemy godzinę wcześniej, dwie godziny wcześniej, ile będziecie chcieli czy nawet dłużej będziemy dyskutować na, na, na tym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, aby omówić te Ja się zgadzam z Panem, że tu trudno dyskutować o czymś, ale generalnie Państwo sami doskonale wiecie, te argumenty, które że tutaj na tej sami wielokrotnie powtarzali, one są tam y, pokazane. Tam nie ma nic takiego, co mogłoby y, nie za, y, albo źle by działało w kierunku zabezpieczenia naszych interesów jako powiatu i jako szpitala. Myślę, że możemy dyskutować, ale prośba to Państwa jest taka, że to, co Pani Starosta powiedziała, żeby hakerzy są wszędzie, ja nie mówię, że to jest niewiadoma jaka tajemnica, ale nie chciałbym mówić po prokuraturach czy innych, że któraś z firm, tak jak powiedziałem, nagle ten dokument dostała przed oficjalnym go opublikowaniem. Zgadzam się, możemy to, Panie Starosto, myślę to spotkanie na tyle wydłużyć, na ile będzie potrzebne tak, dyskutować. Od tego momentu będziecie Państwo do momentu ogłoszenia, tak jak Pan Starosta powiedział, że Zarząd za, po, po tych dyskusjach z Wami podejmie decyzję o, o ogłoszeniu tego przetargu, w dniu następnym, czyli przed którymś tam w jakimś czasie, możliwie najszybszym. Byłbym za taką formą, bo mówię, no nie chciałbym, żeby to nagle znalazło się na w internecie czy gdzieś indziej i żyło swoim niezależnym życiem. Tak? No, tak, tak. Wydaje mi się, że nie da się tego zrobić w zupełnej tajemnicy. Mamy do tego dostęp dla mamy do tego dostęp kilka osób, a rada się składa na z osób I e... zależy nam na tym, żeby ten przepad był w przeprowadzony w sposób korzystny dla powiatu i dla spicarza. Wiadomo, że. Dokumenty wyciekają ze do wszystkich gremiów, nawet z, z, z, z, z, z, z urzędów, które są do tego upoważnione, żeby szczegóły dokumenty dokumentów jak najbardziej, ale wydaje mi się, że w razie, bo jesteśmy na to odpowiedzialni, żeby sobie zdać sprawę z tego, że, że zresztą gdyby to wyciekło gdziekolwiek, to chyba ślad tego wycieku można będzie łatwo y, zarządzać. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, pan radny jest grupa osób, tylko proszę zwrócić uwagę, że my pracownicy jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Państwo, ja przepraszam za to co mówię teraz, radni tak naprawdę bierzecie udział w zarządzaniu tym powiatem, ale odpowiedzialność zawsze ponosi starostę, tak? organ wykonawczy. Zgadzam się z Panem, że to może wyciec w takiej czy w innej formie, ale ten wyciek mógłby spowodować przesunięcie tego przetargu o miesiąc, dwa w czasie. Tak? Zależy nam, żeby to możliwie szybko zostało... Ja nie przesądzam tego, że ma być tak, jak to zostało powiedziane przeze mnie, tak? ale chciałbym, aby jednak te dokumenty, które będą, były objęte tą klauzulą, do której my, pracownicy, jesteśmy zobowiązani, służbowo. Państwo tej tajemnicy nie macie, więc to, ja nie mówię, że ktoś celowo to powiemi, rozwiesi na słupach, czy coś innego zrobi, ale chciałbym, żeby to, ta dyskusja się odbyła w Waszym gronie, oczywiście, Państwo możecie zawsze powiedzieć że na drugi dzień, to ktoś, nie wiem, zgubił, nie wiadomo, nie chodzi mi o... Tylko to może spowodować przesunięcie potem tego przetargu w czasie na jakiś tam okres czasu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze do tej sprawy ktoś ma uwagi? Nie widzę. Myślę, że dziewiątego sobie będziemy się działać. Przystępujemy do punktu 5. Interpelacji i zapytania. Kto z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo pana przewodnika. Panie Przewodniczący, Panie Panowie, Szanowni Jeszcze. Chciałbym dziękuję za pomieszczenie to, co interpretowałem. Przyprawiamy tylko do wszystkich, bardzo dziękuję. Zaszytła akcja. Bardzo zaproszę, żeby można zarząd o zapytanie, czy ponadanie DSDiKa w sprawie remontu obsługiwnej skarby przy wyborze do tej A więc ciągle tak nominować osobisko, które powstało na skarpie. No jest zabawa taka, że po jakimś kolejnym siedzi w kolejny może się ta droga w nie, zdali, nie będzie przejazdu do strony jednej góry, nie będzie przejazdu strony także jeśli można, to takie ponaglenie DSD i to Wydaje mi się, że nie jest zabezpieczone po prostu wszystko, na, na tyle w sposób taki, żeby dalej się nie podobało. Prosiłbym jeszcze o powrót o tej interpelacji, która ja przedtem składałem na remont przejazdu kolejowego na drodze z Ukryja Hojną w tym miejscu w przedwiciu na jest Panią i potem rządziły a Wadam nie tą interpelację skadałem tam w 20 latach w sprawie drugą rok i w już I jeszcze bym prosił ewentualnie o rozważenie możliwości wynika od strony wiedzionych do szpitala. Dziękuję. Proszę bardzo, Ja bym miała tylko prośbę do Komendanta Policji, żeby wzmożył kontrolę ruchu drogowego w Wojteszowie między godziną 6 a 7, ponieważ wtedy wszystkie ciężarówki jadą naszą tą drogą powiatową, tam jest zakaz do 12 ton. I, ale o godzinie 6 jest tak ruch wzmożony, wtedy wszyscy jadą, wiadomo że. Objazd prowadzi te 65 km i nikt nie jedzie, a jednak ta droga do 17 listopada może być rozjeżdżona. Między 6 a 7 rano. Bardzo bym prosił. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze nie z Państwa radnych ma Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Funkcjonowanie inspekcji rozmowy roślin i nasiennictwa na terenie powiatu doperyńskiego. Otrzymaliście Państwo informacje z, zaraz na tej i sesji. Nimi były omawiane na sesjach. Komisja do spraw rolnych i bezpieczeństwa publicznego wydała opinię pozytywną do tej informacji. E, jeśli będą jakieś pytania, obecna jest pani kierownik jest pani Kazimierza Kłowskaz odpowiedzi na ewentualne. Czy ktoś z Państwa ma jakieś Pani Kaźmiera chciałaby coś dodać, co tego, co zostało przedstawione. Nie widzę, nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Przystępujemy do punktu siódmego podjęcie uchwały ogłaszam dziesięciominutową przerwę.